Ja przez ten okres spowolnienia przeszłam suchą stopą dzięki tej strategii. I widać po statystykach, że kredyty są tak naprawdę dźwignią w dużych miastach. Czyli... Małe rynki są w ogóle świetnymi e, miejscami, gdzie można zarabiać inwestycyjnie. Zbliża się taki rynek, w którym będzie nam stosunkowo łatwo pozyskać fajną okazję. Jak już wspominałam, tą okazję będzie można, moim zdaniem, Znaleźć nawet bez gotówki dzisiaj. To... Nigdy nie przestaniesz no ja tak o w tym. Ja, jak, jak Jurek owszem nigdy nie przestanie grać w tak? Tak? <laughs> tak, tak. Ja nie wyobrażam sobie dla siebie lepszego miejsca w życiu. Tak. Business Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Katarzyna Górska. Pęteczka. Kasia jest fliperem i od 5 lat zajmuje się tym biznesem i jest jedną z pierwszych osób, które wyszkoliłem na tym rynku, bo Kasia była 5 lat temu u mnie na moich pierwszych warsztatach flipów i chciałem porozmawiać z Kasią, jak jej idzie dalej ten biznes, bo już jest w tym biznesie 5 lat i już w tym, w tym, w tym czasie no, już można zrobić bardzo, bardzo długo i Kasia też była jedną z osób, która była u mnie na takim rocznym mentoringu. I w tym rocznym mentoringu, w tym pierwszym roku od, od szkolenia udało Ci się zrobić 10 flipów. Tak. tak? E, I powiedz mi, ile masz już na swoim koncie flipów? E, witajcie, kochani. E, mam 50 sprzedanych e, nieruchomości mhm. i w tej chwili mam 5 kolejnych w obróbce. Wczoraj zarezerwowałam 56. Okej, okay, super. To a wiesz, ile na nich łącznie zarobiłaś? Gdyby tak pomnożyć liczbę tych flipów razy średni zysk, no to pewnie 2,5 miliona. Mhm, okej. Okay. Super. A powiedz mi, kim, kim byłaś wcześniej? Jakby, e, czym się zajmowałaś, zanim e, do mnie przyszłaś, e, zanim zaczęłaś robić te flipy? Na początku byłam kierownikiem budowy. E, później zostałam inspektorem nadzoru, czyli mm, e, jakby jednostki administracji publicznej wynajmowały mnie, można tak powiedzieć, do tego, abym nadzorowała, czy inwestycje okay. drogowe są prawidłowe Czyli po stronie, po stronie urzędów, które zlecały e, jakieś generalne wykonawstwo na budowę dróg, tak? Tak. a Ty, ty byłaś osobą, która e, to sprawdza. I byłaś na własnej działalności, tak? Wtedy? Oczywiście, że tak. Tak, mhm. jak najbardziej. I dobrze zarabiałaś wtedy? No nie najgorzej, mhm. <laughs> jak najbardziej. Natomiast oczywiście, po pierwsze, to nie były takie zyski, jak zyski z flipów. Natomiast dla mnie flipowanie ma coś znacznie ważniejszego. Mianowicie uwalnia mi duże ilości czasu, czyli te środki można zarobić w ten sposób, że pracujesz wtedy, kiedy chcesz, i gdy chcesz i jesteś w stanie wygenerować te zyski, pracując nawet 2-3 dni w tygodniu. Jak sobie to poukładasz, bo oczywiście można pracować nie wiem, cały tydzień, sobotę, tak. niedzielę i wtedy tych flipów zrobi się dużo więcej. Można mieć bardzo rozbudowany zespół i, i flipować 30-40 mieszkań rocznie. Oczywiście, że tak, natomiast nie do końca była to moja droga. Nie, mhm. tak, nie, nie tak to okay. wyglądało. Okej, No dobra, ale jak to było? Czy Ty pracowałaś na etacie i rzuciłaś to od razu, czy rzuciłaś to po jakimś czasie? Jak to wyglądało? Najpierw rzuciłam etat. W 2015 roku rozstałam się z moją firmą i pracowałam wyłącznie jako, jako inspektor nadzoru, jako projektant infrastruktury drogowej. Następnie um, zrobiłam swojego pierwszego flipa w 2017 roku, na przełomie 16 i 17 roku. I kiedy zobaczyłam, że to naprawdę mi się podoba, to jest to, no to zapisałam się do ciebie na szkolenie razem z mentoringiem. On potrafi masę treści skompresować w taki sposób, że to co ma wrażenie inni trenerzy opowiadają godzinami, to dla niej potrafi to w prosty sposób przełożyć w dostępną wiedzę dosłownie w 5 minut. Jest bardzo intensywnie, każda minuta jest wykorzystana na maksa. Jako grupa cały czas intensywnie pracujemy, nie możemy się od siebie oderwać cały czas gdzieś tam nawet w kuluarach, w przerwach, przy kawie. Wymieniamy się doświadczeniami, natomiast jeżeli chodzi o same szkolenie, to jest, nie mówię, masa wiedzy. To wtedy jeszcze to... nie było takie, nie mówiło się dużo o tym, ani na YouTubie, ani, prawda, to, to jeszcze była taka rzecz, tak, że było te, tak. tego mało. trochę mało tego było, ale już coś tam, jednak ja z YouTube'a się zainspirowałam, mhm. obejrzałam Twoje wystąpienie na Zbiro. I podjąłem decyzję w dwie minuty, tak naprawdę. Okej, okay. A jak wyglądały te pierwsze 10 flipów, które zrobiłaś? Które Bo e, wiesz, że no, teraz masz dużo liczby na koncie, to nie wiem czy pamiętasz jeszcze te swoje początki. E, I jakie miałeś takie największe problemy na samym początku, jak startowałeś? Wydaje mi się, że ten pierwszy flip, aż dziwne, że, aż dziwne, że udało mi się przy tylu wyzwaniach mimo wszystko wytrwać w tym biznesie, mhm. ale pierwszy flip poszedł tak naprawdę najgorzej, czyli mhm. ten przed szkoleniem, mhm. bo trafiłam na kiepską ekipę. Wiedziałam, jak mam to poprowadzić, żeby ona nie wyrządziła mi szkody, mhm. ponieważ no, miałam ogromne doświadczenie z dużo większymi ekipami. Mhm. Natomiast, natomiast, no to trochę, to, to, trochę to, to, to, się umęczyłam. To było trochę coś innego, ale, ale tak. też, też i źle trafiłaś. Zgadza się. I później tak naprawdę po szkoleniu um, odcięłam wiele rzeczy, które zrobiłam w tym pierwszym mhm. flipie, czyli tak jakby to pierwsze mieszkanie było pewnie przeze mnie trochę przeinwestowane, mhm. trochę niepotrzebnie Dowiedziałeś się, co zepsuła jak pewnie. Tak? Zepsułam sobie przede wszystkim zysk. Okay. E, tak, więc. E, ale też chodzi o czas, no bo tak naprawdę każda aktywność nasza na tym mieszkaniu to jest.. E, wydatek nie mhm. tylko zasobów finansowych, ale i czasowych. Okej, okay, ale później w sensie... jakie miałeś wyzwania? Jakby? Czy szło Ci tak idealnie wszystko, czy miałeś jakieś tam problemy? To nigdy nie jest idealnie. Mhm. To jest biznes, który wygeneruje wyzwania i te wyzwania sobie trzeba poukładać. Chyba najwięcej, jak skupiamy się na tych dziesięciu kolejnych flipach w kolejnym roku, to nie przypominam sobie takich wyzwaniowych bardzo sytuacji. A, a miałeś w ciągu tych pięciu lat taki moment, że na przykład, e, że już miałeś tego dość, albo, że już było ciężko? E, takiego momentu nie miałam, żebym chciała się wycofać na pewno. Mm -hmm. to a, a jak na przykład była pandemia, jakby ten środek pandemii mm -hmm. albo, no, wiesz, nie miałaś tego momentu, co dalej z tym rynkiem? I wiecie, czy to się wydarzy, czy to dalej będzie działało. Okej, okay. więc wydaje mi się, że moja sytuacja w pandemii była bardziej komfortowa niż większości osób, które tak naprawdę mm. pracowały wtedy na etacie. Mm -hmm. e, miałam to wielkie szczęście, że byłam wtedy w miarę skaszowana. I tak naprawdę mogłam sobie pozwolić na to, żeby przez 3 lata nie pracować. Mhm. Miałam wtedy jedno mieszkanie, które sobie remontowałam na spokojnie. I naprawdę byłam spokojna, miałam czas edukować się o tej sytuacji, miałam czas przewidzieć swoją strategię na różne warianty mhm. ABC i tak dalej. I w ogóle to był fajny czas, bo ja się wtedy dodatkowo edukowałam w różnych, w różnych dziedzinach. E, więc pandemię wspominam wbrew bardzo dobrze. Mhm. E, wracając do tego poprzedniego pytania, to takim największym wyzwaniem dla mnie to był flip e, domu jednorodzinnego, gdzie rzeczywiście tych ekip do spięcia już było 10. Mhm. I niestety było tak, że e, jeżeli chodzi o ekipę, która robiła wykończeniówkę w środku, znowu źle trafiłam, to była nowa ekipa z przygodami, troszeczkę musiałam się z nimi rozstać. Ale było dziesięć jak Bo, bo było tyle różnych zakresów, zakresów do, do, czyli elewacja tak. pewnie, tak? Zewnątrz. Elewacja, garaż, mhm. ogrodzenie, taras, mhm. balustrady, schody. Teraz, tak, no dlatego teraz ja zawsze mówiłam. mówię, żeby nie robić tego domu czy, czy kamienicy na pierwszy strzał. Tak, oczywiście. Bo, bo można naprawdę. Można się zniechęcić, tak. tak. Nigdy nie było tak, że pomyślałam sobie, kurczę, no to jednak jest dla mnie za ciężkie. Bo jak kiedyś wcześniej zarządzałam na przykład kilkunastoma czy kilkudziesięcioma pracownikami, których to nie ja zrekrutowałam, nie miałam wpływu do końca na to, czy będą pracować, czy nie. No to dla mnie przesiadka na nieruchomość, na której mam trzech. Wykonawców, albo na przykład no nawet kilkunastu, tak jak w tym domu, no nadal to jest po prostu jakby mniejszy kaliber. Mhm. Znaczy to jest coś łatwiejszego niż to, co robiłam w swojej pracy zawodowej. Ok, a, a co się zmieniło w Twoim życiu jakby? Yy, poza, poza pieniędzmi takie, tak? Czy nie, wiem, pracujesz teraz mniej niż pracowałeś wcześniej na tych budowach, e, czy wiesz częściej na wakacje? Zdecydowanie tak, e, Clipy uwolniły mi znaczną część zasobów czasowych. Mhm. I w tym kierunku poprowadziłam jakby swoją... No, no i co z tym zrobiłaś ty, z tym czasem? <laughs> Chciałam, kiedy pracowałam na etacie, to marzyłam o tym, żeby wyjeżdżać 6 razy do roku. Mhm. Więc, więc to się tak naprawdę udało już od momentu, kiedy zaczęłam pracować na swojej działalności. Kiedy zrezygnowałam z etatu, zaczęłam podróżować. I kiedy zaczęłam flipować, stało się to o wiele prostsze, o wiele mhm. fajniejsze. Więc, więc dla mnie, poza oczywistym aspektem, jakim są finanse, flipowanie jest niezwykle wartościową branżą, mhm. w której mogę pracować. Mogę sobie to regulować, czyli jestem w stanie pracować bardzo mało i zarabiać bardzo godziwe pieniądze, albo przyspieszyć tempo i pracować więcej i zarabiać z kolei więcej. Mhm. więcej. Business rider. Wiem też, że zainwestowałeś za granicą, jak już mówimy o wakacjach, tak. kupiłaś mieszkanie. Kiedy to było? To było w roku 2021. Mhm. A, a czy ja, to, że ja kupiłem mieszkanie też na Wybrzeżu, to jakoś Cię zainspirowało, czy po prostu sama myślałeś o tym? Ja chcę mieć w nieruchomości wakacyjne na całym mhm. świecie, oczywiście docelowo. A to jest jedno z pierwszych, mhm. bo było najtańsze w zakresie, po prostu, który, który mnie interesował. Ja kupiłam mieszkanie w Albanii w cenie z metra za takie pieniądze jak mieszkanie w Kaliszu mhm. do remontu. Mhm. No bo trzeba powiedzieć jeszcze, że Kasia pochodzi z Kalisza i robi flipy w Kaliszu tak. i, i w okolicach, I w okolicach, można tak. Tak, tak, jak najbardziej. No bo, no bo właśnie, mówi się, że niektórzy twierdzą, że tylko w dużych miastach można robić flipy, tylko w miastach wojewódzkich. A Ty w najmniejszym mieście jak kupiłaś mieszkanie? No w najmniejszym mieście, no to był Turek. W Turku zrobiłam trzy flipy i Turek będzie miał pewnie, nie wiem, z 25 tysięcy mieszkańców, coś takiego. Ile na nie zrobiłaś? Ile kosztowało? i To było mieszkanie, które kupiłam za 95 tysięcy. Wyremontowałam za około 37 tysięcy. Sprzedałam za 178. Miałam około 40 kilku tysięcy zysku, wydaje mi się. No to przy takiej inwestycji to jest dobra stopa zwrotu. Ogromne roi, tak. Ogromne roi i ja generalnie celowałam w tym roku w produkty, które ogólnie docelowo dla klienta będą tanie. Mhm. W tym mieszkaniu ten remont był tani, dlatego że nie remontowałam łazienki. Zostawiłam taką, taką przyzwoitą, można powiedzieć. Mhm. No i też mm, celuję w produkty, które są małe. Kawalerki, mhm. wybokojowe tak. mieszkania. Bo one się sprzedają za gotówkę, tak? One się sprzedają za gotówkę tak. i w tym przypadku również był klient gotówkowy. To są na tyle niewielkie pieniądze, że wielu ludzi ma takie pieniądze odłożone. I mhm. ja je sprzedałam na pierwszej prezentacji, miałam czterech oglądających, wszyscy chcieli, a ja wybrałam sobie po prostu gotówkowego. Mhm. I tyle. Tak, no w tych czasach tym bardziej trzeba celować. To my też, Dokładnie. jak widzisz, przestaliśmy kupować większe mieszkania. czy znaczy nie kupowaliśmy nigdy dużych mieszkań. Tak. Zawsze mieliśmy co do tego, e, miałem awersję, bo one e, schodziły na najgorzej. A teraz tym bardziej trzeba właśnie e, skupić się na tych mieszkaniach, które są dostępne za gotówkę. I teraz właśnie, jak ty widzisz teraz, rynek? bo mówię, że w styczniu sprzedałeś ostatnie mieszkanie. Mamy czerwiec, prawda? Masz pięć projektów w trakcie. E, I jak ty widzisz jakby, jeżeli chodzi o ten rynek taki, e, bo mówi się o tym, że e, popyt spadł, że mniej jest e, prezentacji, jak Ty na to patrzysz, jak Ty to widzisz? Ja sprzedałam od stycznia 5 mieszkań Aha. jeszcze, więc ja, ostatni, ja ostatnią transakcję miałam e, w maju, e, więc e, co miesiąc sprzedaję mieszkanie, z żadną sprzedażą nie miałam większych problemów Aha. i przy, e, na, na te sprzedane 6 mieszkań Miałam sześciu klientów gotówkowych. Mhm. Przy czym jedni z nich dokredytowali się kredytem hipotecznym w 100 tysięcy. Mhm. No dlatego, że przygotowałam takie produkty pod takich klientów. Natomiast ja przez ten okres spowolnienia przeszłam suchą stopą dzięki tej strategii. Czyli dzięki kupowaniu i tanich mieszkań, małych mieszkań, mhm. remontowaniu ich w taki sposób, żeby one docelowo dla klienta również były w fajnej cenie. W chwili obecnej mam zarezerwowane mieszkanie, uh -huh. które dopiero remontuję. Uh -huh. Czyli mam podpisaną UWę przedwstępną na mieszkanie, które jeszcze nie jest gotowe. Klientka jej widziała, kiedy ona jeszcze było w tym I stanie i przed remontem kupić. i się zdecydowała. Jest też klientką okay. gotówkową. Więc ja kompletnie nie czuję jakiegoś spowolnienia. Niemniej jednak przygotowuję się na to i jakby celuję w produkty jeszcze tańsze. Liczę je od tyłu, czyli Sprawdzam, za ile mogę sprzedać tą nieruchomość. Dodaję sobie taki współczynnik bezpieczeństwa dzisiaj, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Odejmuję od tego remont i to jest moja cena tak. docelowa, za I którą po ja Po mojemu, od, od góry. Oczywiście, tak jakby. po twojemu. <laughs> tak, tak, bo wiele osób liczyło, te osoby, które weszły na rynek, tak na zasadzie bez przygotowania, bez, bez narzędzi, bez szkolenia, ich liczyli na to, że ceny będą rosły, mogą się przejechać, bo ceny mogą rosnąć, ale mogą też jakiś czas nie rosnąć, Oczywiście. Prawda? I one teraz nie zarobią na, na, na tym rynku, albo zarobią mniej niż oczekują, tak? A jeżeli ktoś kupuje w najgorszym scenariuszu, że zawsze zarobi. I mówi się też często i widać po statystykach, że kredyty, są tak naprawdę dźwignią w dużych miastach, czyli w Warszawie, w wielkich aglomeracjach, a w małych miastach, e, nawet w Lublinie e, jest bardzo dużo klientów wygotówkowych, tak bo te ceny są dostępne. Tak? Tak, Dokładnie. 200, czasem 300 tysięcy to jest kwota, którą e, nie mówię, że każdy ma, bo to, to jest duża przesada, ale są ci ludzie z tymi pieniędzmi i oni tym bardziej są popychani w tej nieruchomości przez tą inflację, którą, którą zaczynają odczuwać. Zgadza się. Ja muszę powiedzieć, że małe rynki są w ogóle świetnymi e, miejscami, gdzie można zarabiać inwestycyjnie na wynajmie. Dlatego, że można ten biznes zautomatyzować i dzisiaj kupić sobie mieszkanie w Kaliszu za 200 tysięcy i naprawdę fajnie na nim A ile, zarabiać. A ile wynajem kosztuje w Kaliszu w takim razie e, <śmieszkania>? To zależy, bo e, takie małe mieszkanie, kawiarki kawalerki wynajmują się z, już za około 1400 zł. To, drogo, to, drogo, to drogo. E, Tak, natomiast wyry, wyremontowane produkty oczywiście. Natomiast większe mieszkania, no to tak powiedzmy, że jeżeli mówimy o dwóch, trzech pokojach w fajnym standardzie, to te ceny są między 1600 a 2000 za, za wynajem, plus oczywiście opłaty. Mhm. Czyli tak jakby nie tak wcale mało, no bo... No. Tak są bardzo fajne stopy Widać środków. też deweloperów, że jest migracja deweloperów z tych wielkich aglomeracji, bo nie ma działek, bo ciężko się buduje, tak. do tych małych ośrodków, więc jakby widać, że wszyscy na rynek, wcześniej była tylko Warszawa mhm, i nic poza tym, to teraz widać, że deweloperzy poszli w innym kierunku i też rynek poszedł w innym kierunku. To już tak, tak? Ja, bardzo, ja bardzo świadomie wybrałam, że będę pracować lokalnie mhm. i nawet jeżeli robię flipy na jakąś większą odległość, to również raczej wybieram E, mniejsze miasta. Mhm. No właśnie, miasta. przy mniejszych miastach, to jest z kolei jest z mojej perspektywy, jest pewne ryzyko, że jeżeli weźmiemy za małą miejscowość, a e, ona jest oparta od niego pracodawca, który tak. na przykład z jakiegoś powodu zbankrutuje, albo zamknie swoją działalność, albo ograniczy, to ten popyt w tym mieście, e, no, nagle spadnie i będziemy ofiarał tego. Więc trzeba też uważać, bo są takie miasta, na przykład, gdzie oparte są o jedną fabrykę, o jedno duże przedsiębiorstwo, Spadza które ciągnie się. to wszystko. Na przykład Krasnik jest e, Taką miejscowością w mm. która ma dużą fabrykę. I tu trzeba uważać po prostu, w jakiej kondycji jest ta branża, w jakiej kondycji jest ta fabryka. Czy przypadkiem to nie jest, że za rok czasu tej firmy już nie będzie Zgadza i, i będziemy mieli problem. A w dużym mieście z kolei, jak jedna firma upadnie, to się rozłoży, ci ludzie pójdą do innych firm i to wszystko jakoś tam się poukłada. Business rider. Hmm. A, tak, to Kasia, w takim razie, powiedz, jak w tych 50 flipach, jaki tu był Twój największy zysk? To był oczywiście flip na domku uh -huh. i to było 150 tysięcy. Uh -huh. A przy jakim kapitale? Um, łącznie z remontem wydałam na tą inwestycję 500 tysięcy. Okej, okay. a kolejny taki e, największy? Um, na inwestycji, którą teraz robię, e, zarobię między 90 a 100 tysięcy, uh -huh. plus e, wykonałam taki flip mm, który polegał na tym, że wyremontowałam, przygotowałam mieszkanie od dewelopera na samym zadatku, mhm. a następnie zamieniłam się z kupującym to mieszkanie na jego nieruchomość. Tą jego nieruchomość również sflipowałam i tam jakby na zakładkę poniekąd, tak, tak. na takiej zamianie zarobiłam prawie 100 tysięcy. Mhm, no bo wtedy się zarabia podwójnie, prawda? Tak, natomiast tutaj to jest mój najlepszy deal, dlatego że w tamtym czasie wygenerowałam 100 tysięcy ze 100 tysięcy, więc mhm. w, tak naprawdę w 4 miesiące podwoiłam kapitał, który tam włożyłam o 100%. Mhm. A powiedz mi, gdybyś miała na przykład siostrzenicę, tak, która ma 20 lat czy i chciałaby, chciałaby wejść we flipy, no to co by się porodziła? Od czego ma zacząć? Bo jest zielona na przykład. No na pewno od szkolenia, bo to jest kluczowa sprawa. Uh -huh. e to Ale... jest bardzo ważne, to, że um, Ty wchodziłeś na ten rynek w momencie, kiedy on tak naprawdę był spadający. Tak, w 2010 Nauczyłeś roku, kiedy, kiedy było dużo gorzej niż tak. teraz jest. na oczywiście flipować na rynku opadającym i to jest tak naprawdę możliwe. Jeżeli ktoś zachłysnął się tym biznesem w 2018 czy 2019 roku, dzisiaj ma problem, bo musi się zmierzyć z zupełnie nowymi warunkami. Natomiast um, w ogóle nie mieliśmy na szkoleniu strategii, jak to robić na rosnącym rynku. Tam od początku była Mowa o tym, jak to robić tak, żeby ten ten się zra, zawsze się po prostu udał tak. i zawsze się spiał. Więc, ym, więc należy nauczyć się o takich bardzo uniwersalnych zasadach, jak ten biznes powinien wyglądać, a nie sugerować się tym, co się działo bym, na przykład przez ostatni rok. Tak, albo dwa, albo trzy lata. Ja myślę, że przecież osób, które jakby in, miały strategię i jak ich wyeliminuje i oczyści niestety, się. Tak. No niestety, ja się cieszę, bo, bo e, będzie w tortu e, dla mnie i jakby na korzystanie z mojej strategii, która ona jest odporna na wszystko, tak? Dokładnie Moja tak. strategia jest taka, że jak jest, są złe czasy, to po prostu zarabiam dużo. A jak są dobre czasy, zarabiam bardzo dużo albo bardzo, bardzo dużo i, i wtedy mogę mam, mam premię za to, tak, że, że jest koniunktura. Jeżeli nie ma koniunktury, to i tak zarabiam. Ja często to do fliperów samochodowych, którzy zawsze cały czas są na spadającym rynku, poza dzisiejszym czasem, bo jest anomalia, ale oni muszą kupić samochód tanio i wiedzą, że on jutro będzie tańszy i muszą go odrożeć, sprzedać, żeby na tym zarobić. Także Nawet gdyby rynk spadał, co ja nie wierzę, żeby nominalnie te ceny, ceny spadały jakby tam w długim okresie, to, to zawsze, niezależnie od tego, no ja czuję, że Będę zarabiał moją strategią. Na przykład, my też sprzedajemy mieszkania, mogę Ci powiedzieć, odnośnie do tego, co u nas jest. My 4 czy 5 mieszkań teraz sprzedaliśmy ostatnio. Wiadomo, że nie, jest, nie ma takiego zainteresowania, takiego hajku jaki był. Tak. To nie jest tak, że ten klient jest na pniu, ale cały czas są prezentacje, cały czas są klienci. Oni są głównie gotówkowi, jak już to tam się wspomagają lekko. I tak naprawdę mamy teraz, cały czas dokupujemy mieszkania. Dokupujemy mieszkania. Mamy już około 20 mieszkań, które są, są w trakcie jakby realizacji, za chwilę będą wychodziły na sprzedaż. Mhm. Także ja wręcz powiedziałbym, że tempo przyspieszam I, i od kiedy są te trudne czasy, to ja czuję, że ja robię więcej niż robiłem tak, kiedyś. ale ja się w 100% tak z Tobą zgadzam. Ja mam dokładnie tak samo. Kryzys otwiera przed nami no, nowe nowe strategie na inwestowanie, nawet bez gotówki. E, rynek samochodowy, który przywołałeś jest świetnym przykładem, ale nieruchomości dają jeszcze więcej możliwości. Dzisiaj e, już zaczynamy negocjować e, takie tematy typu m, ktoś ma trudną nieruchomość, nie umie ich sprzedać sam, nie ma go na miejscu, i my możemy tam wejść, nie płacąc mu za tą nieruchomość, po prostu my mu zapłacimy za tą nieruchomość po wszystkim, jak mu przygotujemy, sprzedamy. Czy finansować się właścicielem, tak? Finansować się właścicielem. Business Rider Wiem, że zaczęłaś działać w trochę inny sposób e, niż do tej pory, bo wiem, że połączyłaś siły z moimi innymi absolwentami, którzy są e, po warsztatach, ale też i działają w okolicach Twoich jakby rejonach. I wiem, że poznaliście się no, dzięki temu, że łączy Was, ja Was trochę połączyłem tak. e, i zaczęliście działać wspólnie, prawda? I stworzyliście tak. jakiś taki komitet, taki, taki gildie. <grym> Już <ty jaśnie. grym> no, no to No, o co o to chodzi? Okej, okay. mamy grupę coworkingową. Jesteśmy trzema fliperami, którzy prowadzą są niezależne projekty, mhm. niezależnie na nich zarabiają, ale wzajemnie sobie w tych projektach pomagają. Mhm. Chodzi o to, żeby uwolnić jeszcze więcej czasu. Mhm. i Oczywiście zyski ilościowo, bardziej żeby to się spinało i tak dalej. I tak na przykład, Szymek Mazur ma świetną rękę do weryfikacji i werbowania ekip. Mhm. Wszystkie ekipy, które dzisiaj mamy z Patrykiem są od niego, no poza moją jedną taką e, stałą. E, to generalnie połowa moich mieszkań jest zremontowana e, ekipą Szymka. Patryk jest świetny w analizach, procedurach i tak dalej. On z kolei zajmuje się rekrutacją e, mhm. koordynatora. Ale na jakiej zasadzie to, to działa? Tak powiedz mi, jakby, bo wiem, że macie grupę na, tak, na Whatsappie. Mamy swoją grupę na Whatsappie. E, utworzyliśmy grupy z wszystkich, Wszystkim może nie, ale z ogromną ilością pośredników e, w naszym mieście. W ten sposób, że mm, jesteśmy grupą zakupową, czyli mm -hmm. pośrednik wysyła lida na wspólną grupę, na którą tak, jesteśmy. Tak, ale czy inni pośrednicy widzą tego lida? No nie, inni pośrednicy nie widzą tego lida, bo tych grup mamy kilka, kilkanaście. Okej, okay, okay. czyli to są grupy w grupach. Takie jak. Grupy tak, w grupach, tak. tak. tak, tak nie, o, my w lipoży połączyliśmy siły, ale pośrednicy nie, no nie ale... do końca chcą połączyć siły. Okej, okay. okay. czyli macie jakby z pośrednikami i i ci e, posiadacze zwracają wam tam różne, na przykład, dele. Tak. Mhm. I teraz e, na jakim mechanizmie to działa? Tak? Kto decyduje o tym, kto kupuje? No bo wiecie, wiesz, ka każdy ma swój interes, bo każdy jest na niezależnym rozliczeniu, bo wy nie jesteście takimi wspólnikami, że wszystko do jednego worka. Tak. To jak to działa? No więc po pierwsze to tych leadów dzisiaj mamy tak dużo, że my wręcz tak trochę mamy wyzwanie, żeby to wszystko ogarnąć i posprawdzać. Więc mhm. żadnej tam. Czyli okazji jest więcej niż jest możliwości. Leadów, bo to, czy to będzie tak. okazja, to się dopiero okazuje na miejscu w trakcie tak. negocjacji i tak dalej, kto ten biznes zna, dobrze wie, że tego lida trzeba sobie dopiero wypracować, tak. na miejscu wynegocjować i tak dalej. Niemniej jednak em, jeżeli e, ja do grupy zaprosiłam pośrednika no to ja mam pierwszeństwo do tego, żeby danego lida wziąć, mhm. ale potem mamy e, g, kolejność kołową, czyli mamy tą ustaloną taką kolejność. Po mnie zawsze e, Patryk mhm. e, w, jakby wchodzi w, w e, m, Deal, a jeżeli e, Patryk Kurzawa e, jednak rezygnuje, no to potem Szymek, Mazur, jeżeli Szymek, to potem ja i tak dalej. Bo mhm. w grupa, w których to Szymek e, pozyskał pośrednika, no to on. Okej, okay, ale to, to teraz dobrze wiemy, że lead to nie jest jakby deal. Mhm. E, I też po tym lidzie nie widać, czy to jest deal. I czyli ktoś musi pewnie na niego pojechać, tak naprawdę. Więc, Oczywiście. Więc, tak. Jeżeli ty pojedziesz, wynegocjujesz, no to co wtedy wynegocjujesz dla kogoś innego? Y były takie sytuacje, że jak najbardziej, czyli mm, były sytuacje, w których dostawaliśmy lida e, informacje od pośredniczki, że jest jakieś tam mieszkanie. No i okazywało się, że właśnie na przykład Szymek już e, był na tym mieszkaniu z inną pośredniczką mhm. i traktujemy to jako jego deal. Ale pomagamy, może żeby tego deala znegocjować, bo fajniej się negocjuje, jak się negocjuje w trójkę. Mhm. Mhm. A sam to dodaje jeszcze taka grupa? E, mamy rabaty zakupowe zrobione w hurtowni. Mhm. Na dzień dzisiejszy już praktycznie mamy takiego koordynatora, ponieważ wszystko się zaczęło od tego, że Szymek pozyskał bardzo fajną ekipę takiego Pana Tomka i Pan Tomek widząc, że z nami się fajnie współpracuje, on dotrudnia kolejne ekipy, mhm. taki podwykonawczo, mhm. trochę ludzi sobie tam angażuje i on cały czas ma dla nas dostępność. Co byśmy nie mieli do remontowania, to Pan Tomek mhm. jest w stanie to ogarnąć i rzeczywiście on tak bardziej koordynuje te procesy, niż tak naprawdę fizycznie już pracuje na tych, na mm -hmm. tych remontach, także bardzo fajnie. I, i taki pa, Pan Tomek ile bierze od nas zamieszkanie? Takie... On y, nie bierze od nas zamieszkanie, on po prostu y, jest ekipą remontową, która wycenia nam mieszkanie. On, ta, ta, on, ale, się, on ale... się koordynuje za darmo, tak trochę. No coś na tym zarabia, ale powiedz tak. jakby ile Was kosztuje taki remont, to już tak może nie, nie, nie pytam ile on zarabia, bo ni, tego nie wiemy, ale nie ile wiemy. Was kosztuje taki remont, nie wiem, 50-metrowe mieszkania? Tak naprawdę mamy w tej chwili stawkę ryczałtową między 500 do 600 złotych z metra kwadratowego. Mhm. Czyli w okazji za 20 tysięcy, tak, mniej więcej? Myślę, że tak. Kosztuje 20-25, tak. tak? Tak. Mieszkanie. Im większe mieszkanie, tym wiadomo. Tak, wiadomo, im to jest taniej. większy zakres. Tak? Przepraszam, z metra drożej, ale taniej. tak. No my gdzieś płacimy poniżej 20 jeszcze nam się udaje znaleźć. Wszyscy się w ogóle martwili, że my się na pewno pokłócimy o deal. Mhm, e, natomiast my dzisiaj mamy naprawdę ogrom lidów. My wręcz poszukujemy finansowania mhm. na tę okazję, które udaje nam się wypracować. E, ponieważ zbliża się taki rynek, w którym będzie nam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 Niemniej jednak, być może w takim najgorszym wariancie będzie tak, że na tego klienta troszeczkę dłużej będziemy czekać. Mhm. Już na pierwszej prezentacji jest, nie sprzedamy. To jest, tak, tak. tak no to, to, to trzeba się z tym dzisiaj liczyć. Natomiast tak. to nie znaczy, że nie sprzedacie wcale. Oczywiście. Tak, bo jeżeli na będzie pewno mieszkanie się dobrze kupione, to, to się sprzeda zawsze. Ja celuję w dwa rodzaje tak naprawdę mhm. klientów. Pierwsi klienci to klienci typowo inwestycyjni. Mhm. Mieszkanie, które kupiłam, zarezerwowałam, przepraszam, wczoraj, no to jest 80-metrowe mieszkanie na czwartym piętrze. Praktycznie za 2000 z metra kwadratowego. I e, ja z tego po prostu zrobię dwie Tyle, jednostki. Tyle co sansurowy dzisiaj, już te w budowie. No właśnie, tak. Dzisiaj wytworzenie budynku kosztuje mniej, a kupiłam mieszkanie z, e, z ogrzewaniem gazowym, z zrobionymi oknami. Z połowa jest wyremontowana, tak. jest kuchnia zrobiona. Naprawdę niewiele trzeba przerabiać. No niestety jest na czwartym piętrze i właściciel nie mógł go w obecnych realiach, realiach rynkowych takiego dużego sprzedać. Zamierzam zrobić z tego dwie jednostki na wynajem. Um, I w takich klientów celuję, klientów inwestycyjnych, ale też pamiętam cały czas, że są osoby, które ciągle mają potrzeby mieszkaniowe, tak. muszą się przeprowadzić, bo praca, bo rozwód, bo nowy partner, bo wyprowadzam się od rodziców i tak dalej, zmieniam szkołę i oni nadal muszą gdzieś zamieszkać, i oni będą poszukiwali mieszkań um, i ja chcę, żeby oni się zdecydowali na moje mieszkania, bo one są dostępne cenowo nowo, mhm. um, przygotowane w taki sposób, żeby można było z nich okay. fajnie się wprowadzić, korzystać i... I wierzę w to, że te mieszkania nadal się będą w ten sposób sprzedawać. Mhm. A jeśli chodzi o inwestorów, to, to jakby wasza grupa szuka inwestorów? Cały tak, czas? Jak tak. najbardziej. Zależyliśmy już bardzo wielu, mamy, mamy bardzo wiele kontaktów, ale tak jakby cały czas jesteśmy otwarci na współpracę. Mhm. Ale to bardziej na zasadzie odsetek, czy bardziej na zasadzie podziału w dealu? Wolimy odsetki z tego względu, że. Um, macie doświadczenie, wiecie jak to liczyć, jak macie Dokładnie, zasoby, także. Tak. I są klienci, są, przepraszam, inwestorzy, którzy są gotowi mhm. mimo wszystko pożyczyć nam pieniążki na procent, więc. Mhm. E, wybieramy takich, bo oni są dla nas najbardziej korzystni mhm. i najmniej mamy też mm, logistycznych zawiłości z tym związanych, bo jednak inwestor, który kupuje 50 na 50 musi przejechać na akt, temu sprzedającemu trzeba to tłumaczyć, czym ktoś inny kupuje i tak dalej. To no jest na pewno no, Potem... no, no, no, no, no, no, no, łatwiej i wtedy jakby jest mniejsze ryzyko dla niego, dla, znaczy, ryzyko pod kątem ile zarobi, tak? On wie z, wie z góry, wie z góry jak, jaka będzie kwota, z którą się, się tam rozliczyć, tak? No i trudniej zacząć tak naprawdę. Pierwszy inwestor to znajomy, drugi inwestor to znajomy spłacamy te zobowiązania, więc oni polecają nas dalej, są zadowoleni, mhm. tak to te środki leżałoby im na Jasne. koncie, a tak mają na wakacje czy nawet na jakieś tam fajniejsze, mhm. fajniejsze rzeczy w zależności od tego, ile tego kapitału jest, więc to jest fajny sposób. Tak sobie myślę właśnie na temat tego Twojego klubu, bo to jest takie niesamowite działanie, bo u mnie, no, wiesz, na, na grupie właśnie tak. jest tam ponad półtora tysiąca osób, które skończyły moje warsztaty. Jakby, co Ty z tej grupy wzięłaś? Bo już jesteś na niej 5 lat, od samego początku Ten tak, jesteś, prawda? Tak, tak. Co, co Ty z niej wzięłaś? Jakby, jakie korzyści wyciągnęłaś? Bo tak z swojej perspektywy, bo ja widzę coś inaczej, innej perspektywy, ja patrzę na tę mhm. grupę, a z innej Ty jako flipę, który może nam uzyskać jakieś pomoc, informacje, co ty tam działaś? Jakie były najcenniejsze mnóstwo, rzeczy? Ale takie mnóstwo konkretne, mnóstwo, jakbyś mnóstwo, mogła powiedzieć, jakby co, e, tak. co Ty widziałaś, jaką sytuację, jakiego deala, jaką pomoc uzyskałaś. E, na przykład, e, dzisiaj współpracuję e, z flipperami, którzy są wszyscy na tej grupie, bo, mhm. to, e, bo to są tak naprawdę Twoi absolwenci. E, e, ja też nieraz udzielam pomocy w znaczeniu, jak ktoś ma jakieś wyzwania e, projektowe. Mhm. No to, to jest moja kompetencja, więc mi to przychodzi bardzo łatwo, żeby takie jakieś wyzwania Rozwiązać i zaprojektować coś funkcjonalnego. Tak naprawdę inwestora pozyskałam dzięki temu, że. Kilku inwestorów, mhm. dzięki temu, że zrobiłam ogłoszenie na naszej grupie, bo na naszej grupie są też osoby, które niekoniecznie chcą flipować. Tak, są też tylko... ale, ale mają ja, kapitał ja, ja, i szukają ja, dobrych... Dokładnie ja, ja tak. wiem osób, które już później mi mówiły, że przyjechały nie po robić, żeby robić flipy, bo nie mają czasu, tylko przyjechały po to, żeby wiedzieć, jak to działa tak. i móc finansować innych tak. w bezpieczny sposób. Z każdym rokiem, z każdym miesiącem jest łatwiej, ponieważ na tej grupie znajemy się, te, ja mam tą przewagę, że rzeczywiście jestem od początku, nie zniknęłam, e, rozliczyłam się z wielu takich e, finansowań, więc dzisiaj jest, mi, to, jest tak. mi z tym już to wiele tak. prościej. No i właśnie, i teraz robimy to zjazd absolwentów i Kasia, nie wiem, czy ja już czy dziewczyna ode mnie dzwoniła, ja chciałam Cię zaprosić, żebyś powiedziała na zjeździe absolwentów trochę szerzej niż tutaj, okay. jak działa ta grupa, bo to jest też bardzo fajny sposób na to, żeby jeszcze bardziej moi absolwenci się mogli zintegrować. Zdecydowanie tak. Tak, więc 10 tego września mamy zjazd absolwentów, tylko dla absolwentów. No w Warszawie robimy. Wiesz o tym? Już? Wiem, bo zapisałam się ten majowy, także bilet już mam. A, bilet już, ma, także bilet już mam. Chciałem, Zaprosić, żebyś powiedziała szerzej tak, tak, na scenie o, o tym, jak tak w detalach. Bo teraz w okay. detalach wiadomo, że nie, nie możesz tak publicznie odmówić o wszystkim, ale, ale także przyjmij to zaproszenie. Już wiem, bardzo że będziesz. Bardzo także... mi miło. Bardzo mi miło. Z przyjemnością opowiem. Na pewno jest to bardzo inspirujące. Jeżeli tylko mhm. kilka osób weźmie to i zaadoptuje w swoich miastach, w swoich Dokładnie. grupach, to. Bo jeszcze by siła, tak jak się mówi. Tak. I, a tym bardziej, że. No, nie Skupi... mhm. Ja mam takie Czyli? wrażenie, że ta grupa jest taka stworzona w taki sposób, gdzie tam nie ma jakiegoś tam zawiści, zazdrości. Tak jak która... cała nasza grupa tak, tak. absolwentów. Natomiast ja chcę tylko dodać, że tak naprawdę poza tymi wszystkimi korzyściami mm. finansowymi, ilościowymi, to przede wszystkim spędzamy fajnie czas mm -hmm. i na ta jakość dnia się zdecydowanie podniosła, bo w mm, siła, tak jak powiedziałeś. Super. Kasia, dzięki Ci wielkie za, za to, że zgodziłaś się, się ze mną przejechać i porozmawiać na temat swojego biznesu. Także życzę Ci, żeby kolejne 5 lat załatowało nie 50 kolejnych innych flipów tylko, tylko przynajmniej sto i tak. może coś e, z budowy, bo <głos> tak, o tym też tak, rozmawialiśmy. Jak e, tak, tak. Że, ale wiesz, no, e, niektórzy mają tak, że ciągnie ich do flipów, prawda? Do kreacji. Ja do, nigdy, nie do, do, a, flipować, do, nigdy nie przestanę flipować, no ja tak ja, nigdy nie przestanę. Nie wiem o tym. Jak Jurek Owsiak nigdy nie przestanie grać orkiestrę? Tak? Tak. <głos> tak, tak. Ja nie wyobrażam sobie dla siebie lepszego miejsca w życiu. Tak, dokładnie, dzięki wielkie. Pięteczkę tej.